Witam serdecznie, kochani Państwo, witam Bibiaczku, Guten Abend, znaczy dobry wieczór, dzień dobry. No i kochani, z różnych zakątków świata spotykamy się online, by sobie powróżyć i pobyć razem tutaj wirtualnie z, z okazji Nowiu Księżyca. Dzisiaj jest nów księżyca, czyli robimy rytuały na oczyszczanie lub odcinanie. Oczyszczamy wszystko, co negatywne w naszym życiu lub odcinamy wszystko, czego nie chcemy. Ale pamiętajcie, że oczyszczanie i odcinanie to zupełnie dwie różne sprawy. Odcinanie to jest bardzo stanowcze... Decyzja, coś w ogóle odciąć, czego już nie chcecie. Także musicie się zastanowić, co chcecie tak naprawdę kategorycznie na zawsze odciąć, pozbyć się, tak? Czego chcecie się pozbyć? Oczyszczanie jest natomiast tylko z negatywnych e, spraw, emocji, kłótni, e, wibracji, energii, e, problemów, tak? Um, także musicie naprawdę przemyśleć, co oczyszczacie, co odcinacie, ponieważ te, te dwie sprawy są zupełnie różne i żeby sobie po prostu nie namieszać, um, oczywiście białą świecę możecie użyć, ponieważ ona w magii świec jest naturalna, neutralna, ale jeśli macie szarą świecę lub, yy, znaczy tak szarą, czarną bym nie polecała raczej. Czarna jest raczej dla profesjonalnych wróżbitów. Yy, yy, Natomiast jeśli macie, kochani, szarą świecę, ciemnoszarą na przykład, bo jak moja jest ciemnoszara, to zapalcie ją sobie. Można ją przeczyścić wodą lub yy, olejkiem namaścić. Yy, można napisać na niej, czyli wyskrobać imię i nazwisko swoje i datę urodzenia, yy, żeby była ona osobista i zapalić ją z intencją, z konkretną intencją na przykład oczyszczania czegoś, oczyszczam wszystkie konflikty w moim życiu, tak? czy oczyszczam zazdrość, którą mam w stosunku do partnera, oczyszczam swoje problemy w małżeństwie. Czy, czyli o, zapalacie, zapalacie tą świecę w intencji konkretnej, lub od, o, na przykład odcinacie, tak? Odcinam swojego ekspartnera, by już mnie nie, nie przy, nachodził czy prześladował, tak? E, czyli e, konkretnie przemyślcie, nie, nie klepcie po prostu tak byle czego, tylko przemyślcie, co chcecie naprawdę w intencji oczyścić. Jakie macie naprawdę konkretne intencje? Także dzisiaj w nowiu księżyca oczyszczamy, odcinamy, tak, też oczyszczamy na przykład i otwieramy czakry, czyli sploty energetyczne, siedem czakr, czyli siedem splotów energetycznych, by energia nasza pływała dobrze, harmonijnie, byśmy nie byli zablokowani, tak? To też przeczyścić możecie swoje czakry. Dobrze, kochani, ale ja tutaj na Lejfiku oczywiście chcę Wam powróżyć w te silne energie księżyca, ponieważ nów wiadomo, jest no, silniejsza, intensywniejsza energia. Więc zobaczymy, czy są znaczki, kochani. Oczywiście zaczynamy. Sługujemy z Bibiaczkiem tylko znaczki. W zależności od ceny znaczków są wróżby małe, średnie, duże. Możecie wybrać sobie talie kart Tarota lub talie kart Lenormanda, kochani. Piszcie imiona, swoje i partnera, swoje i partnerki i jasne króciutkie pytanie. króciutkie pytanie więc czekam czekamy kochani na znaczki U mnie dużo aniołków Bardzo je lubię Kocham wręcz Wszelkie aniołki zbieram Kolekcjonuję, kupuję Uwielbiam aniołki Więc Aniołków u mnie dużo różnych <grytania> Które czuwają tutaj nade mną Wami Jeśli jesteście nowi Zapraszam do subskrypcji Byście zostali tutaj z nami już na prawie 600 subskrybentów. Cudownie, wspaniale. Także zapraszam, moi kochani. Tak, zakup znaczków. Jeśli nie wiecie, to zapytajcie. Na pewno Bibiaczek Wam odpowie. Jak to zrobić? Na, na dole jest... Yy... Na dole pod, y, pod czatem jest, kochani moi, y, taki znaczek y, dolarka. Tam należy kliknąć i kupić znaczek na wróżbę. Dzisiaj mamy, kochani, już Wam mówię: yy, Nów księżyca w skorpionie. Troszeczkę tutaj ciszę muzykę i Wam powiem: Nóż, yy, tfu, Nów księżyca w skorpionie, kochani. I oprócz dzisiejszego zaćmienia słońca, czeka nas również właśnie dzisiejszy nów księżyca w skorpionie, y, który oznacza, że jest y, y, to okres troszeczkę trudny emocjonalnie, wiecie? Bardzo silne energie. Niektórzy mogą mieć na przykład bardzo trudny emocjonalnie czas, mogą być wrażliwi, wręcz nadwrażliwi. I kochani, dzisiaj nie wiem, mogliście być może oglądać, czy możecie teraz oglądać, jak wyjdziecie na zewnątrz zaćmienie słońca? I to zjawisko jest bardzo ważne, jeśli chodzi o wydarzenie. I co oznacza taki nów Księżyca w Skorpionie, który jest dzisiaj? To oznacza, kochani, że jesteśmy pod wpływem Silnej energii właśnie tego księżyca i o, będziemy odczuwać tą silną energię przez ten najbliższy tydzień, czyli od dzisiaj przez najbliższe 7 dni. Tak. Ym, I skorpion, czyli bo, bo mamy właśnie ten księżyc w skorpionie, więc skorpion to jest przede wszystkim z, z, znak zodiaku oznaczający zmiany. I głównie Główną cechą skorpiona jest emocjonalność, dlatego będziemy bardzo emocjonalni. Na przykład ja dzisiaj mogę Wam powiedzieć na swoim, tylko na swoim osobistym doświadczeniu: że dzisiaj cały dzień mam kołatanie serca, chce mi się płakać, nie wiem dlaczego, nic się przecież nie stało, nikt mi nic nie powiedział, nie zrobił, a cały czas mi się chce płakać. Zresztą płakałam już dzisiaj po pracy i cały czas mam kołatanie, wręcz ból w sercu. Ból, aż się wystraszyłam po prostu, czy coś mi się stanie. Głowa też taka dziwna. Nie mogę na niczym się skupić. Jestem rozproszona i nawet nie wiedziałam, że skorpion oznacza właśnie te wszystkie y, kom, takie emocjonalne y, jakby odczucia czy zmiany. Dopiero jak y, spojrzałam sobie, co Mówi dzisiejszy, ten dnów Księżyca, zrozumiałam, dlaczego tak się cały dzień czuję. Nie mogłam się skupić na niczym. Wszystko, co zaplanowałam, nie zrobiłam, nie zrealizowałam. Um, wyszłam z pracy jakaś, nie wiem, rozczęsiona, w sensie takim, że wszystko jakbym, jakbym drżała po prostu. Mimo, że się absolutnie nic nie stało. I um, normalny dzień, wręcz trudny, normalny, tak? I chciałam powiedzieć, że ten dzisiejszy nów, wszyscy ci, co są wrażliwi, powtarzam, wszyscy ci, co odczuwają energię Księżyca, są na to wrażliwi, tak? mają taką tą yy, spirytualność w sobie, tak? to yy, mogą spodziewać się nowych jakichś odkryć lub yy, na przykład podejmowanie decyzji, które dawno, dawno już odwlekaliście. Chcecie podjąć i zrealizować te decyzje. Ten nów księżyca sprzyja temu, kochani. Ten nów księżyca również w skorpionie powoduje mocniejsze przeżywanie, czyli wszystko Wam się wydaje takie bardzo intensywne, jaskrawe, tak? Tego y, nowiu księżyca tak naprawdę ludzie, którzy czują, którzy są wrażliwi na energię księżyca, powinni się wręcz bać, tak jak ja, ponieważ y, naprawdę ca się częse. i y, odczuwam tą moc księżyca bardzo intensywnie. Ym, ta energia pomaga wielu ludziom na przykład się przetransformować, czyli Stworzyć w sobie, w swojej osobie, jak również w swoim życiu czy w swoich postanowieniach wielką transformację, czyli wielką, ogromną przemianę. Ta energia księżyca oznacza po prostu zmiany. Tak? Cokolwiek byście chcieli w życiu zmienić, czy partnera, czy pracę, czy jakieś postanowienia, to jest naprawdę sprzyjająca ta energia Skorpiona, ponieważ Skorpion właśnie mówi o silnych emocjach i o zmianach. Także ta energia księżycowa ma niesłychaną moc dla zmian i dla emocji, silnych, intensywnych emocji. Uwaga ym, nie podejmować jednak jakichś emocjonalnych decyzji pod wpływem właśnie emocji silnych, które będą negatywne. Na przykład nie możecie negatywnie na przykład kogoś tam, nie wiem, przypuśćmy ukarać czy wpływać na bliskich w jakiś negatywny sposób, tak? Ponieważ wasza emocjonalność może być y, za silna i możecie naprawdę kogoś urazić. Również nie możecie się sprowokować nikomu. Ponieważ będziecie odbierać wszystkie te bodźce emocjonalnie bardziej intensywnie. Będziecie być może brali bardziej do siebie wszelką krytykę, tak? Czyli nie możecie dawać się sprowokować, kochani. Macie skoncentrować się na własnych odczuciach i uczuciach, czego chcecie i na własnych relacjach i jakich y, chcecie Wy dokonać zmian, na lepsze oczywiście, jest to też czas sprzyjający do ym, pracowania nad swoimi jakimiś nawykami. Jeśli macie jakieś złe nawyki, których chcecie się pozbyć lub no nie daj Bóg przyzwyczajenia jakiejś nałogi, tak? to jest to sprzyjający czas, by do gwałtownych, re, realnych, raptownych, znaczy chciałam powiedzieć radykalnych, silnych zmian w sprawie nałogów, czy jakichś złych przyzwyczajeń, co odwlekaliście ciągle na później. A teraz przy tej energii księżyca, przy tym nowiu księżyca w skorpionie, przez ten następny tydzień możecie pracować nad sobą, by coś rzeczywiście zmienić. W kwestii nałogów czy złych przyzwyczajeń. Także kochani, przemyślcie sobie to, zresztą możecie też poczytać, pogooglować, o czym mówi ta ten nów księżyca w skorpionie. I tak możecie działać, kochani. Ponieważ wszechświat, wszechświat pomaga. Dobrze, widzę już, kochani, że Bibiaczek mi napisał. Już jakieś pytanko, tak? Dobrze, to już się zabieram, kochani, do pracy. No, słowem wstępnym zajęliśmy się tym nowym księżyca żebyście zrozumieli, dlaczego są często lajfiki przy tych energiach księżycowych tak ważne dobrze, średnia tarot. co u Marty ogólnie do miesiąca co u Marty, ok cześć Martusiu co u Marty do miesiąca dobrze cześć Martusiu kochana Cieszę się, że jesteś. Yy, bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy, co w najbliższym czasie u Ciebie. Dobrze. Tarot I średnia.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 Co wydarzy się u Marty? Co wydarzy się u Marty w najbliższym czasie? Co wydarzy się u Marty w najbliższym czasie? Powiedzcie, kochane karty. Co wydarzy się u Marty w najbliższym czasie? Martusiu, czy jesteś spod znaku wagi wodnika y, lub Kochana, znaczy chodzi mi ty ogólnie o żywioł powietrza, y, czy, czyli bliźnięta waga wodnik. Czy jesteś spod tego znaku? Napisz mi tylko tak lub nie. Waga. Aha, czekaj. Już zobaczę, kochana, co napisałaś waga. Ascendent, aha. Aha, jesteś w ascendencie wagą, tak? Nieraz ascendent jest silniejszy niż sam znak słoneczny, kochani. To Wam chcę powiedzieć, na przykład u mnie, yy, je ja jestem wagą, ale też mój Ascendent Skorpion jest bardzo silny, bardzo. Znak wodny, bardzo. Ja po prostu najlepiej czuję się nad wodą i jak mam chwileczkę tylko wolne, to uciekam nad wodę, ponieważ nigdzie indziej nie czuję się dobrze. Dobrze, moja kochana Martusiu, co u Ciebie się wydarzy? Więc Ty pokazujesz potrzebowała jakiejś harmonii w życiu, słuchaj. Harmonia, balans u Ciebie musi być w następnym miesiącu najważniejszy. Dawać i brać, brać i dawać w, róż, w równym jakby tutaj, y, jak to się mówi, w równej mierze. Y, kochana, niezależnie czy chodzi o związek, o mężczyznę, o partnera, o małżeństwo, o pracę, o, nie wiem, o jakąś działalność, dawanie i branie w równej mierze. Żeby była równowaga w Twoim życiu, ponieważ nie czujesz równowagi. I też dzielić się z innymi. Dzielenie się z innymi czymkolwiek, tak? Jest tutaj ważne. Też ważne jest, byś z innymi. Jakby, znaczy, dawałaś być może komuś wsparcie, byś była pomocna dla, dla innych. Być może ktoś potrzebuje Twojej pomocy, a ty tego nie widzisz, lub Twojej przyjaźni, Twojej pomocnej ręki. Um, lub ty potrzebujesz pomocy, kochana, bo to może być w dwie strony działać. Czy jesteś spod tego znaku? Baran, lew lub strzelec Kochana, więc masz tutaj działać tak jak królowa buław Odważnie, energicznie, do celu Masz założyć swoje cele Co jest dla Ciebie celem najważniejszym w następnym miesiącu I walczyć o to, co jest dla Ciebie najważniejsze Czy partner, czy małżeństwo, czy związek, czy praca, czy finanse Czy zmiana pracy, czy zmiana zamieszkania to o to masz walczyć, czyli tak, przemyśleć na zimno, walczyć o swoje cele, energicznie, odważnie, aktywnie, nie blokować, nie hamować. I, i ważna transformacja, od wszystkich toksycznych związków, kochana, musisz się odciąć, zobacz, mamy diabła. I teraz tak. Wszystkie toksyczne związki, wszystkie nałogi, wszystkie złe przyzwyczajenia, wszyscy manipulanci, którzy manipulują cię jakimś seksem, lub zwodzą, lub oszukują, lub nie wiem, coś nawijają, łudzą cię, że y, będziesz szczęśliwa i tak dalej, każą ci czekać nieskończoność, z tym masz zerwać, ponieważ mamy kartę diabła i śmierć. Czyli masz zerwać z wszystkimi toksycznymi sprawami, osobami, y, manipulacjami, nałogami. Masz z tym zerwać, stanowczo, odważnie, bez blokad i wtedy przetransformujesz siebie, swoją rzeczywistość i swoją osobę. Ale wszystkie toksyczne osoby, które Ciebie oszukują, czy w jakiś sposób Ciebie wykorzystują, ponieważ mamy tutaj brak harmonii, masz odciąć ze swojego życia, ponieważ przez nich czujesz jakiś niedosyt. Czujesz jakąś nędzę duchową, emocjonalną czy finansową. Nie czujesz się tutaj naprawdę w pełni swoich sił i rozwoju. Więc kochana, jeśli widzisz, że osoby Ci nie służą, że Cię w jakiś sposób manipulują i oszukują, musisz w następnym miesiącu, czyli przez następny miesiąc, w najbliższym czasie, zerwać te wszystkie toksyczne znajomości. I odbudować siebie w harmonii, szczęściu, balan, balans własny, szczęście osobiste, miłość własna. Ja powtarzam ile razy też do swoich klientów, miłość własna jest na pierwszym miejscu, kochani. Numa, number one, nu, numer jeden to jest miłość własna. Pokochaj siebie i zawalcz o siebie. A wszystkie toksyczne relacje, wszystkich toksycznych mężczyzn. Kochanków, toksycznych, nie wiem, jakieś toksyczne osoby, przyjaciół, współpracowników, odetnij. Nie bój się tego, mamy śmierć. Takie coś mi tu wychodzi, kochana. Jeszcze być może, jeśli pytasz o mężczyznę, to jest jakiś rycerz. Yy, jeśli chodzi tutaj, jak, jeśli mam się dopatrywać w następnym miesiącu mężczyzny tutaj w krztach, to mam rycerza Buław. Rycerz Buław, kochana, to. Oczywiście żywioł ognia, bardzo energiczny facet, tak, który umie zawalczyć o relacje, o kobietę, to jest baran, lew lub strzelec. I tu może być taki mężczyzna, ale uważaj, żeby to nie był mężczyzna, który będzie manipulował tylko seksem, seksualnością, ponieważ mamy tego mężczyznę jako rycerza buław. Buła oczy walczy, ale ta karta w połączeniu z negatywem śmierć plus diabeł mówi o tym, że, ta, że ten mężczyzna wykorzystuje Cię tylko na seks i manipuluje Cię seksualnie więc otwórz oczy otwórz oczy, ściągnij różowe okulary i nie dawaj się manipulować, kochana ponieważ tutaj masz i tak niedosyt i deficyt emocjonalny ten mężczyzna Ci nie daje emocjonalnie tego, czego Ty pragniesz i to jest osoba, ten mężczyzna to jest osoba toksyczna. Także trzeba to uśmiercić, to znaczy zakończyć. No dobrze, rozgadałam się, Martusiu. Następne pytanie, proszę. Bardzo ciekawe. Posłuchaj sobie jeszcze jutro, jak się naładuje ten filmik, kochana, Martusiu. Jeszcze raz, bo musisz sobie to jeszcze raz przesłuchać, przemyśleć. Dobrze, następny znaczek, Bibiaczku. M tarot, ok, czy Edyta i Krzysztof, czy Edyta i Krzysztof odbudują relację? Odbudują, tak. Odbudują relację. Dobrze. Mała tarot, ok. Czyli Edytko, skoncentruj się. Czy Edyta i Krzysztof odbudują relację? Czy Edyta i Krzysztof odbudują relację? Już kochani wróżę. Tylko sobie coś tutaj odszukam, kochani. Już, już, już, już. Ok. Czy Edyta i Krzysztof odbudują relację? Czy Edyta i Krzysztof? Aha, to jakaś inna Edyta. Bibiaczku, to nie jesteś... Znaczy To, to jest inna Edytka jakaś, tak? Krzysztof. Czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Witamy, Sylwio. Sylwio, zapraszamy do kupowania znaczków i zadawania pytań na nów Księżyca kartą Tarota i Lenormanda. Ok, czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Powiedzcie, kochane karty, czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? Czy Edyta i Krzysztof odbudują relacje? No, on tutaj trzyma na starym jakimś. On trzyma się tego, kochana. Edytko, napisz mi szybciutko, ale szybko, czy, czy Krzysztof jest żonaty? Czy tutaj to jest facet, bo mi wyszedł tutaj kapłan-papież? Kapłan, czy Krzysztof jest facetem żonatym? Czy ma żonę? Bo on nie jest jeszcze gotowy na coś bardzo stabilnego. Na razie się zastanawia, przypatruje. Na razie się on zastanawia, przypatruje, co z tego będzie, co z tego wyjdzie. Ale mamy... Ale zaraz, zaraz, bo mamy kapłana i mamy... Mamy... Tak, no to odbudujecie relacje. Tak, odbudujecie relacje, ponieważ mamy parę, mamy parę tutaj, tylko taka dziwna para, bo mamy nawet i kapłankę i kapłana, więc nie wiem, tutaj jakby chodzi o, o, o, o ślub, o żonatych partnerów, czy, czy, czy nie wiem, czy byliście żonaci, chcecie znowu wrócić do siebie, jakaś tu para mi wyszła rzeczywiście. Więc tak, ja myślę, że pomimo, że on trzyma bardzo tutaj na swoim, jest uparty i będzie to jeszcze trwało, ponieważ on jeszcze nie jest tutaj, widzę, gotowy na to wszystko, ale myślę, że odbudujecie relację. Myślę, że odbudujecie relację, bo mamy tutaj parę, rzeczywiście. Rzeczywiście, kochani. Dobrze, więc proszę o następne pytanko, Bibiaczku. Proszę o następne pytanie. Aha, dobrze, czekamy. No dobrze, nie wiem, co to za Edytka mi zadała pytanie, bo się już nie odzywała. Jestem ciekawa o tym Krzysztofie, co to za mężczyzna jest. No ale myślę, że... Że tutaj będzie z nich para, tak naprawdę, bo wyszła i, i, i, i, i, i kapłanka, i kapłan. To nawet, nawet to jest karta ślubu, kochani. Karta oficjalnego związku, zaręczyn ślubu. Więc myślę, że tak, że odbudują relacje. Może nawet ta relacja pójść do ołtarza, słuchajcie. Także bardzo ciekawa historia to jest. Aż mnie tutaj właśnie tak dlatego <śmiech> zastanowiło to. No bo papież i papieżowa, czyli kapłan i kapłanka to razem wychodzą nie tak często. Dobrze, czekamy na następne znaczki, kochani. Bibiaczku, napisz... Dzisiaj przypominam je znów Księżyca, kochani, czyli silna e, energia Skorpiona, gdzie naprawdę e, można podjąć różne ważne decyzje o jakichś zmianach lub odcięciu jakichś osób, które Wam w życiu naprawdę coś psują. Hmm, także przypominam, dzisiaj możecie zrobić rytuał z magią świec, przy żywiole ognia, magia świec to żywioł ognia, yy, przy tym żywiole ognia oczywiście wypowiadane intencje yy, są silne, mają moc, puszczacie te intencje do wszechświata za pomocą żywiołu ognia i te intencje idą w przestrzeń, i wszechświat, który słyszy Was i widzi Was, zajmuje się Waszymi sprawami, kochani. Ponieważ to są energie, to jest działanie energii. Dobrze, mamy znaczek, więc już, kochani, zapisuję sobie, jakie jest pytanko. Bibiaczku. E ok? Czy Edyta będzie jeszcze w stałym związku? Średnia tarot. Czy Edyta będzie w stałym związku? Mhm. Dobrze. Tarot. Aha, dobrze. Już kochana. Poczekaj, wezmę sobie może innego tarota. Tak, dostałam coś. Nie wiem, jakiś impuls, żeby zmienić. Ja nie wybieram kart tak, żeby było ładnie. Tylko wybieram karty, bo tutaj mam dużo talii różnych. Pod impulsem. Wiecie, jak na przykład mi teraz powiedziała intuicja, żebym zmieniła talię szybciutko. No nie wiem dlaczego, ale. To jest sprawa impulsu, prawda? Może ta ja chce coś powiedzieć. Oj, zobaczcie, już wypada mi wszystko, taka niecierpliwa Edytka. Dobrze, Edytko, czy Edytka będzie w stałym związku? Czy Edytka będzie w stałym związku? Powiedzcie, kochane karty, czy Edytka będzie w stałym związku?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 czy Edytka będzie w stałym związku? Powiedzcie, kochane karty, czy Edytka będzie w stałym związku? Czy Edytka będzie w stałym związku? Nie widzisz tutaj szansy, kochana. Uparłaś się być może właśnie na, na jakiegoś jednego, jedynego i tutaj yy, nie widzisz szansy, którą Ci podsuwa może los pod nos? w postaci jakiegoś innego mężczyzny. Tak, będziesz w związku. Ale już Ci mówię, kiedy będziesz w związku, kochana. Zobacz, tak wyglądasz Ty. Tak wyglądasz Ty, Edytko. Oczywiście to jest metafora, prawda? Yy, tutaj, bo każda karta jest metaforą. Tak wyglądasz Ty, czyli tutaj cały czas patrzysz, że coś się nie udaje, rozlewa, zepsuje, yy, nie udaje, tak? a tu za tobą stoją jeszcze dwa kielichy pełne miłości i tych nie dostrzegasz, bo się odwracasz do nich tyłem, jesteś smutna, yy, jesteś, nie wiem, zapłakana, smutna, rozżalona, rozczarowana, yy, negatywnie myśląca i nie widzisz tych dwóch tutaj na przykład mężczyzn, którzy stoją za tobą i, so, i się tobie przypatrują jako pięknej kobiecie. Nie dostrzegasz ich po prostu, ponieważ nie dostrzegasz w ogóle szansy innej. I to trzeba zmienić, to trzeba zmienić, to trzeba zmienić, ponieważ mamy króla kielichów, czyli jakiś król kielichów, jakiś król, czyli starszy od Ciebie mężczyzna, żywioł wody, czyli rak, skorpion, ryby, bardzo romantyczny znak, przyjdzie tutaj, będziesz mu się podobała i będziesz jego cesarzową, czyli będziesz mu się bardzo jako kobieta podobała, jako matka, jako opiekunka jaka atrakcyjna, zadbana kobieta. I nawet Twoje dzieci tutaj będą też zaakceptowane przez niego. Dzieci czy dziecko, tak? To już nieważne, nie, nie, nie czy jedno dziecko, czy tam wiele dzieci. Ale tutaj ktoś może nawet, bo Ty żyjesz tylko wspomnieniami, Ty żyjesz tylko przeszłością, co było, co było. Nein. Musisz popatrzeć, co będzie, co będzie w przyszłości. Czyli zamykamy przeszłość i patrzymy w przyszłość, bo Ty ciągle jakby... Ciągle jakbyś tęskniła za tym, co było, żeby to wróciło, żeby to się znów odnowiło, żeby to się ułożyło. Nine, Masz patrzeć w przyszłość, obudzić się, ocucić i popatrzeć tutaj na tych dwóch mężczyzn pełen miłości, pełnych miłości, którzy stoją za tobą i się tobie przyglądają. Tutaj zawsze jesteś niezdecydowana, nie wiesz, co zrobić, czy tak, czy siak, czy z deszczu, czy pod rynę, czy to wybrać, czy to wybrać. Zobacz, znowu druga karta podobna, pasywność. Tutaj patrzysz tylko, co było, tak, a nie widzisz tej, tego, co Ci tutaj podsuwa pod nos los. Coś tutaj innego może się wydarzyć. Tylko Ty tego nie strzegasz. Nie patrzysz na to w ogóle. Nie widzisz tego. Tylko cały czas się wach, Zobacz, to, to jest karta konkretnej, tylko ciągle takie żonglowanie, nie wiesz co zrobić, wrócić, nie wrócić, y, dać szansę, nie dać szansy, a zakończyć, a nie zakończyć, a jeszcze raz spróbować, a może nie, a może tak. Cały czas takie wahanie i, i przez to wahanie nic nowego się nie może wydarzyć, ponieważ y, jesteś cały czas w takiej bardzo, jak to się mówi, labilnej... Y, labilnej energii, tak, bez stanowczości, czyli musisz tutaj wstać i energicznie działać i zauważać tę ten, ten, szansę. I teraz mamy tak, dlaczego mówią, że odpowiedź jest tak, że będziesz w stałym związku, ponieważ mamy to, że masz wstać, energicznie działać, podjąć decyzję, czego w końcu chcesz i tutaj jako single jako single, bo mamy pustnika, czyli to jest karta singla, karta panny i singla, przemyśleć sobie, czego chcesz, co masz w końcu zrobić, gdzie masz szukać tej miłości, tego partnera, y, którą drogą pójść, w prawo czy w lewo, w lewo czy w prawo i otworzyć się tej na coś nowego. Może przez internet szukać, bo to jest też y, otworzyć się poza granicę, czyli poza granicę swojego, nie wiem, miasta, kraju, szukać może przez internet, szukać gdzieś na wyjazdach, yy, otworzyć się na nową fazę życia. I ta karta świata mówi, że tak, odpowiedź jest tak, będziesz w stałym związku, ale wszystko zależy od Ciebie, żebyś nie była, popatrz, tą, tą osobą. Zobacz, jak Ci tutaj dobitnie pokażę. Dlatego te karty chciały, żebym wybrała te karty, ponieważ te karty mają piękne, dosadne, yy, te właśnie symboliczne obrazy. Ty właśnie taka jesteś, to Ty. Tu stoisz odwrócona, popatrz, oczy spuszczone, zamknięte, w czarnym, żałobnym stroju, cały czas smutna, rozmyślająca, niewierząca przez swoje szczęście i tu siedzisz, nie patrzysz, że tu ktoś już jest, podchodzi, czy ktoś już, już mógłby tutaj z Tobą być. Tylko nie dostrzegasz tego w ogóle, bo patrzysz na wspomnienia, na to, co było. Także, kochana, z tego musisz wyjść. Z tej energii musisz wyjść, bo to Cię blokuje, to przeszkadza. I zdecydować się, przemyśleć i otworzyć się na nowe. Wtedy przyjdzie król kielichów, proszę. Król kielichów już tutaj jest. Tylko Ty go nie dostrzegasz. Właśnie na tym polega ten błąd. Kochana, yy, dlatego wybrała, widzisz, dlatego miałam impuls, żeby te karty, ponieważ te karty pokazują Ciebie, bardzo dosadnie. Inne karty są bardzo artystyczne. Nie pokaz pokaz każde karty pokazują inaczej, tak? Te symbole. Ale te karty, tarot klasyczny, pierwszy na świecie, te mają bardzo czyste, wyraźne symbole. Dosadne, tak? Dobrze, kochani. Następny znaczek, jeśli jest. Zapraszam, jeśli jest znaczek następny, kochani moi. W bibiaczku jest znaczek, kochana Loelio. Nie widzę żadnego znaczka. Dobrze, jeśli nie widzisz, kochana, no to już będziemy kończyć. To było oczywiście spotkanie na nów Księżyca w Skorpionie. Chciałam wam y, przypomnieć o tym nowiu, przypomnieć o robieniu rytuałów. Ja zaraz będę paliła tą świecę na rytuał swój. No i na oczyszczanie, tak? Na oczyszczanie wszystkich negatywów i przyciąganie wszystkich y, dobrych, dobrych, dobrych energii. Więc kochani, dziękuję Bibiaczku za pomoc. Dziękuję Wam kochani moi, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, bądźcie aktywni, nie tylko pasywnie, słuchajcie, co ja tutaj Wam nawijam i nagrywam, ale również bądźcie Wy aktywni dla wymiany naszej energii, dobrze? Proszę Was, bo ten kanał ma żyć, to tak samo jakbyście przyszli Wy do mnie do domu, mój kanał jest takim moim domem, jakbyście przyszli do mnie do domu, to też byście ze mną rozmawiali, jedli, pili, tak? Tak samo na moim kanale powinniście być aktywni, ze mną rozmawiać, komunikować poprzez Wasze komentarze, lajki, subskrypcje. Także zapraszam Was serdecznie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pamiętajcie o Nowiu Księżyca, o zmianach, które chcecie przeprowadzić w swoim życiu. Przez następne 7 dni jest y, szansa, by takie zmiany dobrze przeprowadzić. Do usłyszenia, moi kochani. Już jutro na moim kanale zapraszam Was na horoskopy. Jutro puszczam na moim kanale horoskopy na miesiąc listopad dla wszystkich znaków zodiaku. Także zapraszam jutro na horoskopy, kochani. Wieczorem. Do usłyszenia. Już wkrótce. Dziękuję za obecność.